Ciekawe zapytanie internautu, jednocześnie mojego widza o kod 107 w prawie jazdy, czyli wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia. Dzień dobry, często oglądam Pana filmy, trafiłem na ten z kodem 107 przy prawie jazdy. Otóż miałem wypadek, w którym uszkodzony został splot barkowy, dokładniej górna część. Spowodowało to częściowe niedowład ręki, głównie w mięśniach obręczy barkowej. Z tym, że zgięcie w łokciu mam coraz mocniejsze. Niedługo po tym wydarzeniu pro, prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwości. To znaczy, wzięto mi prawo jazdy na pół roku, ale musiałem zrobić badania w womp w Sosnowcu. Także siła złego na jednego, nieszczęścia chodzą parami. Bardzo często otrzymuję właśnie takie maile, że no ktoś ma jakąś chorobę, Coś się tam stało, jest niepełnosprawne, a przy okazji jeszcze wsiada na podwójnym gazie. Wyjechałem za granicę, niedawno wróciłem i przeszedłem te badania lekarskie pozytywnie, jednak wpisano mi kod 107. I tutaj mam pytanie: co właściwie mam teraz zrobić? Czy jechać z powrotem do womp i prosić o sprecyzowanie, jak dostosować pojazd? No, czy na przykład mógłbym przyjechać do pana do Wrocławia, żeby pan określił wymagane dostosowanie pojazdu? Dodam, że pracuję jako spawacz, tak więc ręka jest ciągle pobudzana, a poprawy z tym, co było na początku, widać znaczną. Nie mam też żadnego problemu z prowadzeniem pojazdów ze zmianą biegów. Czy ewentualnie można wpisać kod 40.01, to znaczy układ kierowania ze wspomaganiem? Zacznijmy od tego, że yy, jaka jest przyczyna wpisania tego kodu 107 przypuszczam, że taka jaka była kiedyś u mnie, nie znałem za bardzo kodów ograniczeń, nie interesowało mnie to yy, No i po prostu wpisywałem 107 na zasadzie, że ma być tak jak ma być, prawda, nie określając yy, co ma być. No, z wiekiem, jak już troszeczkę zrobiłem praw jazdy, poznałem te kody, zacząłem się troszeczkę więcej tym interesować i określenie właściwego kodu nie jest dla mnie problemem, a nawet jak jest w danym momencie problemem, to biorę listę no i tam wspólnie coś z kierowcą sobie tam ustalamy. I przypuszczam, że ten sam problem, co ja kiedyś mam w tej chwili w wąbrze, idą po tak zwanej łatwości. Prawda? Natomiast, czy jest sens przyjeżdżać do mnie, czy nie? Jeżeli prawo jazdy dostałeś terminowe, a z reguły taki jest y, przypadek to wizyta w mojej przychodni i sprecyzowanie kodu ograniczeń ma sens. Oczywiście, mam na miejscu neurologa, ortopedy nie mam, ale w najgorszym razie rozszerzam badanie o to neurologiczne lub możesz przywieźć swoją konsultację ortopedyczną. No, jak podchodzą policjanci, Różnie podchodzą do tego kodu 107, jedni w ogóle tam przymyka oko i ma to gdzieś, ale niestety raz na parę razy trafi się służbista No i jeżeli jedziesz zwykłym pojazdem, zwykłym samochodem, to jest wtedy problem. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, jak coś więcej masz do Powiedzenia na temat kodu 107, oczywiście zrób to w komentarzu do tego wideo. Jak moim widzem jeszcze nie jesteś, oczywiście zasubskrybuj mój kanał lub obejrzyj kolejny filmik, być może z badań kierowców WOMP. Podkreślam jeszcze raz, nieszczęścia chodzą parami i niestety mój widz tutaj jest klasycznym przypadkiem. Nie dość, że ma spierdzieloną rękę, uraz splotu barkowego jest poważny, to jeszcze doszły pewne koszty związane z jazdą samochodem po pijaku.